Jak pamiętamy komenda ls z opcją minus "-l", wypisuje różne informacje na temat plików, w szczególności uprawnienia do pliku, jego właściciela i grupę właścicielską. Uprawnienia można zmieniać przy pomocy komendy chmod. Operację, którą ta komenda ma wykonać możemy wyrazić na przykład jako dodanie lub zabranie jakiegoś uprawnienia danej klasie użytkowników, to jest właścicielowi, grupie lub wszystkim pozostałym przy pomocy operacji plus lub minus. W prezentowanym przykładzie widzimy dodanie prawa zapisu dla grupy oraz usunięcie prawa odczytu dla pozostałych. Oznaczenia literowe są zasadniczo zgodne z tymi podawanymi przez LS. Dodając opcję minus R duże możemy użyć cecha mod rekurencyjnie na wszystkich plikach i katalogach w podanych katalogach. Wtedy wygodne może być korzystanie z oznaczenia X duże, które oznacza prawo wykonywalności tylko jeżeli obiekt jest katalogiem lub plikiem je posiadającym. Możemy także użyć tej komendy do ustawienia pożądanych uprawnień wyrażonych symbolicznie z użyciem znaku równości i oznaczeń literowych lub numerycznie poprzez podanie ich wartości zapisanej w systemie ósemkowym. Pierwsza od lewej cyfra jest opcjonalna i wyraża dodatkowe flagi związane z uprawnieniami, kolejna oznacza uprawnienia właściciela, następna grupy, a ostatnia wszystkich pozostałych. Każda z trzech ostatnich cyfr jest sumą wartości 1 dla prawa wykonywalności, 2 dla prawa zapisu i 4 dla prawa odczytu. Prawo zapisu do katalogu oznacza prawo tworzenia w nim plików oraz kasowania plików się w nim znajdujących, typowo także takich, do których nie mamy praw. Zatem domyślnie prawo zapisu w katalogu pozwala nam na nadpisanie pliku, dla którego nie mamy prawa zapisu. Zachowanie to może być zmienione dodaniem odpowiedniej flagi w uprawnieniach katalogu. Jeżeli plik ma prawo wykonywalności, to możemy go uruchomić poprzez podanie ścieżki do tego pliku, ale nie poprzez jego nazwę. Jeżeli plik jest w bieżącym katalogu, to i tak musimy określić go poprzez ścieżkę, ponieważ bash nie traktuje jako ścieżek nazw poleceń nie zawierających ukośnika. Bash zakłada w takim przypadku, że są to nazwy poleceń wbudowanych, funkcji lub programów znajdujących się w ścieżce wyszukiwania, określonej zmienną PAW, Natomiast katalog bieżący zazwyczaj nie znajduje się w ścieżce wyszukiwania. Oczywiście można by dodać kropkę do zmiennej path, jednak nie jest to zalecane i typowo pliki z katalogu bieżącego uruchamiamy podając do nich ścieżkę względną postaci. ukośnik nazwa pliku. Jeżeli nasz skrypt nie będzie skryptem zgodnym z sh, tylko na przykład, tak jak widzimy na ekranie, skryptem pythonowym to próba jego uruchomienia zakończy się błędem związanym z tym, iż basz nie rozumie tej składni. Problem ten rozwiązuje się poprzez umieszczenie w pierwszej linii pliku komentarza sterującego w postaci hash wykrzyknik ścieżka do interpretera, który ma być użyty do wykonania danego pliku. W linii tej możemy też dodać wymagane przez ten interpreter opcje komentarz taki spowoduje, że system uruchomi podaną w tej linii komendę wraz z podanymi opcjami i doda argument będący ścieżką do uruchamianego pliku. Jeżeli chcemy, żeby nasz skrypt był uruchamiany domyślną wersją Pythona ustaloną w oparciu o zmienną path, zamiast podawać wprost ścieżkę do niego możemy wykorzystać program Env w sposób widoczny na ekranie. Warto mieć świadomość, że interpretacja tego komentarza sterującego odbywa się na poziomie systemowym. Czyli jak do funkcji os.execv w Pythonie podamy ścieżkę do skryptu baszowego z takim komentarzem, to zostanie on poprawnie zinterpretowany i Python zostanie zastąpiony baszem, który wykona treść takiego skryptu. Warto zaznaczyć, iż brak prawa wykonywalności nie oznacza braku możliwości wykonania pliku. W przypadku skryptów wystarczy jawne uruchomienie interpretera i wskazanie mu takiego pliku. Pliki binarne bez prawa wykonywalności również daje się wykonywać. Służy do tego odpowiedni plik biblioteki linkera, który możemy znaleźć w katalogu z bibliotekami systemowymi. Właściciela pliku możemy zmienić poleceniem Czecha ale w praktyce może tego dokonać jedynie root. Grupę możemy zmienić poleceniem Czecha grp. Aby móc zmienić grupę właścicielską należy być właścicielem pliku i należeć do grupy, którą się ustawia Oprócz podstawowych praw do plików mamy też uprawnienia rozszerzone, czyli listy kontroli dostępu do pliku. Pozwalają one na ustawienie indywidualnych uprawnień dla każdego użytkownika w systemie, a także m.in. na wymuszenie uprawnień domyślnych. Do ich obsługi służą polecenia GETFACL i setfacl. Na uprawnienia do plików wpływ mogą też mieć inne mechanizmy, takie jak Selinux, AparMor, atrybuty systemu plików i atrybuty związane z właściwościami jądra. Informacje o użytkowniku możemy sprawdzić przy pomocy komendy ID, możemy podać nazwę użytkownika, wtedy polecenie to wypisze informacje o podanym użytkowniku, wywołane bez argumentów wypisze informacje o naszym aktualnym użytkowniku, polecenie wypisze nazwę i identyfikator numeryczny użytkownika, nazwę i identyfikator grupy podstawowej oraz wszystkie grupy dodatkowe. Z grupami dodatkowymi wiążą się na ogół jakieś uprawnienia przydzielane w systemach Linuxowych. Możemy też zobaczyć zalogowanych użytkowników przy pomocy polecenia w lub h, natomiast listę ostatnich logowań możemy sprawdzić przy pomocy polecenia last. Zmianę hasła możemy przeprowadzić przy pomocy komendy PASWD, chyba że korzystamy z jakichś sieciowych baz danych autoryzacyjnych, takich jak np. LDAP. Wtedy do tego służą odpowiednie komendy związane z danym systemem takich baz. Administrator może zmienić hasło dowolnego użytkownika bez podawania jego aktualnego hasła. Do przełączenia na innego użytkownika służy polecenie SU i wbrew szerokiej opinii nie jest to tylko i wyłącznie przełączanie na administratora, ale przełączanie na dowolnego użytkownika, którego możemy wskazać w tym poleceniu. Inną metodą uzyskiwania uprawnień innych użytkowników, w tym administratora, jest komenda sudo. W odróżnieniu od SU, które przełącza nas na innego użytkownika w oparciu o znajomość jego hasła, sudo pozwala nam uzyskać uprawnienia, które są nam przydzielone w konfiguracji tego programu, a do potwierdzenia naszej tożsamości używa naszego hasła. sudo może być też skonfigurowane do działania bez pytania o hasło. Domyślnie zarówno SU jak i sudo, jeżeli nie powiemy mu o jakiego użytkownika nam chodzi, będzie chciał nas przełączyć na uprawnienia administratora, czyli ruta. Przy programowaniu w Pythonie mówiliśmy trochę o procesach, tworzeniu potomków i tym podobnych. Do wyświetlania działających w systemie procesów służy komenda PS, która tak naprawdę jest tylko i wyłącznie parserem plików tekstowych i struktury katalogowej z katalogu ukośnik proc. Domyślnie PS wypisuje procesy bieżącego użytkownika działające na bieżącym terminalu, natomiast PS z opcją X wypisze nam wszystkie procesy bieżącego użytkownika. Użycie opcji minus A duże spowoduje wypisanie wszystkich procesów wszystkich użytkowników, natomiast dodanie opcji minus F zwiększy szczegółowość wypisywanych informacji. W wyniku polecenia otrzymujemy informacje takie jak nazwę użytkownika, PID, czyli identyfikator procesu, identyfikator rodzica, terminal, na którym działa dany proces oraz komendę wraz z opcjami. Listę działających procesów możemy też oglądać przy pomocy polecenia TOP, który wyświetla procesy sortowane według np. zużycia procesora, zużycia pamięci itd. Kolumnę sortowania można zmieniać przy pomocy znaków większe, mniejsze. Sygnały są jednym ze sposobów komunikacji międzyprocesowej, mogą służyć do przekazywania różnych prostych informacji z jednego procesu do innego, Sygnał jest krótką informacją, w podstawowej wersji tylko i wyłącznie numeryczną, czyli proces otrzymuje sygnał o danym numerze i musi na niego jakoś zareagować. Do wysyłania sygnału do wskazanego procesu możemy użyć polecenia kill. Polecenie to wbrew nazwie nie służy tylko do zabijania procesów, ani nawet domyślnie nie wysyła sygnału kill. Polecenie kill domyślnie wysyła łagodną prośbę o zakończenie się procesu w postaci sygnału SIG-TERM, którą proces może obsłużyć i na przykład zignorować. Jeżeli uruchomimy kill z opcją minus -9, to zostanie wysłany sygnał SIG-KIL, który tak naprawdę nawet nie dotrze do procesu. Zamiast tego zostanie on obsłużony w jego imieniu przez jądro, które odbierze procesowi dostęp do procesora, czyli prawo wykonywania się zajmowane przez niego obszary pamięci uzna za wolne, zamknie i zwolni wszystkie zasoby używane przez proces, a stan procesu zostanie zmieniony na zombie. Po odebraniu kodu powrotu przez rodzica w tym wypadku będzie to typowo 137, informujące, że proces został zakończony na skutek sygnału SIG-KILL. Informacja na temat procesu będącego w stanie zombie zostanie usunięta z listy procesów. Każdy proces kończący swoje działanie staje się na chwilę procesem zombie, czyli nie posiadającym swoich zasobów i prawa wykonywania się wpisem na liście procesów, zawierającym między innymi, kod powrotu. Proces zostanie usunięty z tej listy, gdy jego rodzic odbierze ten kod powrotu. Typowo dzieje się to na tyle szybko, że procesy zombie nie są widoczne w systemie, natomiast jeżeli rodzic jest czymś zajęty i nie interesuje go śmierć jego dzieci, to zakończony potomek pozostanie w tym stanie na dłużej. Możemy wtedy zabić rodzica, co powinno doprowadzić do usunięcia procesów zombie będących jego potomkami.